Ile razy możesz się badać w WOMP-ie, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy? Jak pierwsze orzeczenie dla kierowców dostałeś negatywne? Oczywiście za jazdę po alkoholu i najczęściej w tymże samym WOMP-ie. Zapytanie mojego widza, mam takie pytanie, a nie mogę znaleźć odpowiedzi. We wrześniu otrzymałem negatywne orzeczenie badań lekarskich, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę po alkoholu. Odwołałem się, ale nie pojechałem na badania odwoławcze. Natomiast w orzeczeniu mam, że termin następnego badania nie jest określony. I czy istnieje jakiś okres, po jakim mogę dopiero zrobić następne badania. Czy po prostu wystarczy, że się znowu zarejestruję, opłacę te badania i do nich podejdę. Teoretycznie nie istnieje żaden ustawowy okres, więc do badań kierowców WOMP, aby odzyskać zabrane prawo jazdy, możesz podchodzić naprawdę, wierz mi tyle razy, ile chcesz. Sam przepis mówi, że badaniu lekarskiemu podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętemu ze względu na stan zdrowia badanie lekarskie przeprowadza się na wniosek tejże osoby i z innego rozporządzenia wynika, że jednostkami uprawnionymi do przeprowadzenia badań tych osób są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, czyli nie może tak być, że masz orzeczenie negatywne z WOMP-u, a potem sobie idziesz do lekarza prywatnego takiego jak ja na przykład, i dostajesz orzeczenie pozytywne. Musisz najpierw przejść badanie w WOMP-ie, dostać wynik pozytywny. Często on jest na zaledwie kilka lat, na krótki termin ważności, natomiast dopiero potem możesz pójść do lekarza prywatnego. Natomiast jedno małe zastrzeżenie, to, że możesz badać się ile razy chcesz, nie oznacza, że kolejny wynik będzie pozytywny. Co bym zrobił? Po prostu porozmawiał z tym konkretnym lekarzem, który dał Ci orzeczenie negatywne, lekarzem WOMP oczywiście, jakie ten lekarz ma konkretne zastrzeżenia co do Twojego stanu zdrowia i co Ty możesz zrobić, aby wątpliwości tegoż to lekarza usunąć. Wierz mi, że szkoda po prostu Twoich pieniędzy na kolejne podejścia. No, badania w WOMPie do tanich nie należą, no chyba, że masz taką nadzieję i liczysz po cichu, że w jakiś sposób ich wymęczysz, prawda, że dostaniesz pozytywny wynik z litości lub za wkład finansowy w rozwój tej placówki. Ten lekarz, który pracuje tam, on nie ma żadnych pieniędzy z tego, że cię przebada, on po prostu jest lekarzem budżetowym, bierze pensję i nie ma przełożenia żadnego, tak jak czasami może być w służbie zdrowia prywatnej, że płacisz i coś wymagasz. Tam po prostu jesteś naprawdę obiektywnie Oceniony. Także, na tym kończę. Mój Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli film Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, tutaj jest taki, takie kółeczko do subskrypcji, kliknij w nie No i możesz w ten sposób otrzymać jako pierwszy mój kolejny materiał.